Tu wjeżdżamy w strefę, patrzymy na prawą stronę i jedziemy, spokojnie sobie popatrzymy i pojedziemy. na tym skrzyżowaniu, w lewo pojedziemy sobie kierunek, głowa do lewej krawędzi pojednokierunkowa i tu będziemy jechać w lewo ale do lewej, nie może być, jedziesz prawie od osi musi być do krawężnika Brawo sobie teraz pojedziemy. prawo teraz pojedziemy i w lewo na stopie tak jak znak stop pojedziemy w lewo bardzo dobrze, do osi kierunkowskaz w lewo tak, zbijamy sobie do jedynki bo przed linią warunkowego musimy się zatrzymać I bardzo ładnie. Dwójeczka i jedziemy, jedziemy. Musimy się rozpędzać. Musimy nabierać dynamiki, dokładnie. Płynne przejście z jedynki na dwójkę. Na światłach pojedziemy sobie w prawo. Jak chcesz się zatrzymać, to hamulec jeden, drugi, jedyneczka. Walczamy kierunek prosto, jedziemy cały czas przez skrzyżowanie, pojedziemy sobie prosto. I prosto przez kolejne światło. Wbijamy do jedynki i wolniutko sobie dojeżdżamy, żebyś wiedział, że masz jedynkę i spokojnie sobie wtedy czekamy na sprzęgle i jak światełko się zmieni, to pojedziemy. O, dokładnie, musisz zawsze wziąć pod uwagę wtedy, kiedy chcesz się zatrzymać.